z biarki, spawner szkieletów ma 100 kratki. To nie ma opcji, żeby on był w tym, ale może być poza bazą. A co no. jeżeli zrobić środek naszego kuboida idealnie pomiędzy tymi, co W tym miejscu mam 100 kratek do szkieletów. Nie ma opcji. No to będzie miejsce pomiędzy, gdzie będzie 50 do obu. I będziemy mieli wszystko. No nie, no Poczekaj. Jak teraz mam 50... To... Nie, graf źle liczy. Graf źle liczy. Bo w tym miejscu mam stówę, graf, 100 metrów, a przy tych spawnerach już mam 114. No. Te podwójne, spawnery są jakby... Uuu, zagiąłem grafa. Uuu, pokczampy, pokczampy. Łatwiutko. Dobra, patrzcie. czemu ci się pają? Łatwiutko. On mnie bije? Proszę, szoty, pokonałem grafa w myśleniu i stało się to. Jeżeli się zestakują, uwaga.